Bardzo prosił krótko to, co najważniejsze, gdyby państwo mogli opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Bardzo proszę. Ciężko powiedzieć o tym, co jest najważniejsze, bo mnóstwo rzeczy wydarzyło się przez ten miesiąc. Mój głos wynika z tego, że przez wczoraj przez ileś godzin pod komendą krzycząc o to, żeby bezpodstawnie bezpodstawnie zatrzymano się. Przepraszam, jeśli ciężko mi zrozumieć. Jestem takim trochę modelowym przykładem tego, jak działa polska policja, to znaczy chodzę na protesty walczą o swoje prawa i codziennie mierzę się z tym, że policja nas popycha, szarpie, pałuje, gazuje. Bardzo często jest tak, że policja podchodzi do nas i po prostu nas odsuwa, czy popycha w ten sposób. Bo im się nie podoba, że za długo stoimy. I tak było w momencie mojego zatrzymania. Krzyczałam, żeby policjant przestał bić osobę, która leżała na ziemi i po prostu była wywalona kolanem po nerkach. I w tym momencie zostałam zatrzymana, wzięta na komendę. To jest taki sztandarowy przykład dlatego, że wielu z nas i wiele z nas kiedy reagujemy na policyjną przemoc, to znaczy zaczynamy krzyczeć czy próbujemy wejść pomiędzy policją, która kogoś szlupie. Same, same i sami potem dostajemy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. I to jest taki standardowy model, który policja stosuje nie od dzisiaj, bo mówimy cały czas o protestach, które teraz się zaczęły albo jeszcze w sierpniu. Ale tak naprawdę, jeżeli osoby bywały na protestach wcześniej, to wiedzą, że policja zawsze była agresywna i zawsze działała w ten sposób. Jedyne, co się zmieniło, to skala protestów. Po prostu większa os liczba osób wyszła na ulicę i widzi, jaka jest skala represji policyjnych. Ten mm, artykuł o naruszeniu neutralności cielesnej policjanta jest takim wytrychem dla policji. Jeżeli stosują przemoc, bardzo łatwo jest potem postawić nam takie zarzuty, żeby się wyłgać z tych swoich e, podjętych działań. Więc nas e, stawia się stan oskarżenia. Zwołuje się kilku innych policjantów, którzy zeznają dokładnie to, co trzeba, żeby tamta osoba była wolna. I taki mechanizm istnieje od dawna. To nie jest kwestia, która pojawiła się teraz. To fakt, że po pierwszym dniu, który był bardzo przemocowy, przez kilka dni na ulicach było spokojniej. Ale było spokojniej do momentu, kiedy policja dostała podwyżki. Czyli cała ta narracja, że policja nie chce połować kobiet, wynikała tylko i wyłącznie z gry o dodatkowe pieniądze. Um. To co się dzieje, czyli to jak jesteśmy traktowane i traktowani na ulicach, a potem na komendzie, gdzie poddaje nam się żenującą, pokażającym czynnościom, gdzie każe nam się rozbierać, gdzie zagląda nam się do odbytu, żeby sprawdzić czy nie mamy niebezpiecznych narzędzi, to jest wszystko po to, żeby nas zastraszyć, ale tak naprawdę to policja jest jedyną niebezpieczną że człowieka może nas spotkać w na tej komendzie. Ja również dostałam protokół zatrzymania od razu z wypisanym e, zdaniem tam, że nie składam zażalenia na zatrzymanie. I tak dostaję mnóstwo osób, gdyby nie to, że dzięki tytanicznej pracy anarchistycznego Czarnego Krzyża, kolektywu Szpila i paru innych organizacji, które non stop i kolektywów, które non stop informują o tym, co robić, to myślę, że wiele osób, które tego nie znają, nie wiedziałyby i podpisałyby taki protokół. Czyli podkłada nam się gotowe papiery, do, jakby, które mają zwolnić później funkcjonariuszy z odpowiedzialności. I wniosek jakiś taki, który obserwujemy na koniec, jest taki, że wiecie dobrze, że policja staje się ramieniem zbrojnym armii rządzącej. I to nie jest kwestia teraz ostatnich tygodni, to jest kwestia poważnego zastanowienia się nad ustawą o policji. Bo w tym momencie jest tak, że policja chroni bogatych przed biednymi.